No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Majówka, przynajmniej część majówki się kończy i powiem Ci najpierw parę zdań o tym, czy warto kombinować ze zmianą WOMP-u. Jeżeli w jednym WOMP-ie dostałeś orzeczenie negatywne, a jakimś cudem tam zostało Ci skierowanie i nagle poszedłeś do drugiego womp w tym samym województwie, niby wszystko cacy, a niestety nie zawsze jest tak fajnie, jakby się wydawało. Czyli w drugim womp przeszedłeś i tutaj Zacznę od maila mojego widza. Yy, witam, byłem początkiem roku na badaniach kierowców po stracie prawa jazdy za jazdę pod wpływem. Yy, krew i mocz bez zastrzeżeń zdane i yy, niestety dostałem negatywne orzeczenie odbycie 3-miesięcznej abstynencji. Chcę wspomnieć, że dostałem z powrotem skierowanie do ręki, więc padłem na pomysł, że pójdę jeszcze raz na badania do innego WOMP-u. Ale no, w tym samym województwie umówiłem się, poszedłem znowu na badania i zaczęły się schody. Pojechałem do starostwa o wydanie PKK, dałem szereg dokumentów do wydania takiego dokumentu i pani w starostwie powiedziała, jakim cudem zrobiłem te badania, skoro jest już opinia z Sosnowca. Ja Pani Staroście powiedziałem, że dostałem skierowanie z powrotem, nawet dzwoniłem przed następnymi badaniami do Starostwa, czy mogę zrobić badania na tym, co byłem w Sosnowcu, czy muszę wyrobić nowe. Starostwie mi powiedzieli, że oczywiście, że mogę, więc pojechałem na te badania i zdałem, a Pani Starosta nie wydała mi PKK, wyjaśnia mi moją sprawę, nie wiem co dalej robić. No Powiem szczerze, że sytuacja dosyć ciekawa. Nie wiem, czy widz się przyznał do tego, że, że w, w tym drugim WOMPie czy się przyznał w zasadzie w drugim womp a w zasadzie chwili tego womp przyznał się, że w pierwszym WOMP- już został uwalony, prawda? No i... W tym momencie no, wydaje mi się, że tę sprawę trzeba by dokończyć w tym pierwszym WOMP-ie, czyli zaliczyć te trzy miesiące abstynencji, przynieść jakiś papier, taki, jakby to powiedzieć, jakąś konsultację psychiatryczną, czy inną, że. No, z alkoholem to już nie ma większego problemu, prawda? No. Jeżeli ten widz mnie ogląda, to bardzo chętnie bym się dowiedział, jak się tam sprawa zakończyła, czy ta pani ze starostwa jednak wydała to PKK, wyjaśniła jakąś taką sprawę. No. Problem ich polega na tym, że są tutaj w zasadzie dwa sprzeczne orzeczenia. prawda? Nie wiem też, jaki był odstęp pomiędzy badaniem w jednym wąpie a badaniem w drugim wąpie, jeżeli to tam było, powiedzmy tydzień czy dwa, to mogło to wzbudzić jakieś podejrzenia, że tak powiem czegoś tam, prawda, jakiegoś, to tam kombinacji, prawda. Także wydaje mi się, że tu WOMP, tam WOMP, a Sprawa nie jest taka prosta. Tomek, dobry wieczór. Czy będzie dzisiaj możliwość zadania Panu pytań telefonicznie? No, no nie za bardzo będzie, ponieważ nie przygotowałem się na hangout telefoniczny, ale to nie z tego powodu, że nie chciałem. Tylko po prostu dzieciak mi odłączył telefon, który używam do hangoutów. Odłączył mi ten telefon od ładowarki i się telefon rozładował i zaledwie parę minut temu ten telefon zacząłem ładować, prawda, czyli a ja jeszcze jeszcze go no, tak naprawdę nie uruchomiłem, prawda, bo tam jest jakiś inny inny inny PIN, inny PIN karty, prawda, także jest trochę jest trochę takiej kombinacji, jeżeli bym chciał to zrobić szybko, ale tutaj jeżeli masz ochotę, Panie Tomku, zadać mi pytanie po prostu na czacie, to postaram się odpowiedzieć, prawda? Raczej dzisiaj nie jestem przygotowany na, na hangout telefoniczny, prawda? Jeżeli, jeżeli ktoś mi tu nie wierzy, to tutaj jest niestety końcówka do telefonu, którego nie, nie, nie podłączyłem. Jeżeli chodzi o moją pracę tutaj w czasie majówki, to po jakichś tam przemyśleniach zdecydowałem się pracować 2 maja. Zapotrzebowanie jest mimo wszystko spore. Nie wszyscy wyjeżdżają na tą majówkę, nie wszyscy tam sobie fundują. Jakieś dłuższe, dłuższe wolne no niestety obywatele Ukrainy, którzy, którzy są przyjmowani do pracy, to oni by nawet chcieli tutaj, żebym 3 maja sobie poprzyjmował. Dostałem dużo maili, no ale już z tym 3 maja to by była troszeczkę przesada, a nawet z tego powodu, że jestem sam i i nie za bardzo tam mógłbym wystawić jakąś fakturę, nie za bardzo mógłbym tam zrobić sam to, co robi, robię z reguły z kilkoma osobami personelu pomocniczego. Także wczoraj przyjąłem tam kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób, prawda. W miarę szybko, ale, ale po prostu no dzisiaj już sobie, da, znaczy dzisiaj sobie dałem spokój. Pytanie tutaj od Tomka. Rozumiem, jakie są konsekwencje, jeżeli, jeżeli będę jeździł pojazdem po upływie zakazu sądowego, a przed zrobieniem badań WOMP. Chodzi, że skierowanie, że starostwo bardzo późno wysłało mi skierowanie. Powiem szczerze, że nie wiem. To jest, to jest pytanie, do prawnika. Nie wiem, jak, jak ta twoja sprawa wygląda w Cepiku, czy jesteś jako ziom, jako ziom, któremu zabrano uprawnienia. No i w zasadzie powiem tak, jeżeli nikt cię nie złapie i nic złego się nie stanie, to praktycznie konsekwencji nie ma żadnych. Gorzej jest, jeżeli cię jakiś tam dzielnicowy zatrzyma, czy jakiś inny tam z drogówki I wtedy może być wielka afera, prawda? Ale mówię, pytanie jest do prawnika i za bardzo, za bardzo nie potrafię ci na to odpowiedzieć. Natomiast mówię, jeżeli jesteś zakwalifikowany jako gość bez uprawnień, no to wszystkie konsekwencje, jakie wynikają z jeżdżenia bez uprawnień, prawda, czyli w zasadzie w tej chwili to jest przestępstwo. Pytanie numer dwa, czy jeśli w najbliższym terminem WOMP dysponował z WOM spoza mojego województwa, to też będą krzywo na mnie patrzeć. O ile się orientuję, to ostatnia zmiana rozporządzenia dotyczącego badań kierowców zniosła terytorialność WOMP-ów, na pewno zniosła. I tak szczerze mówiąc, co tam starostwo obchodzi, prawda, czy, czy, czy ty zrobiłeś czy w tym womp czy w tamtym WOMPie, Najważniejsze, żeby pierwsze badanie było, prze, było w WOMP-ie, prawda. Mówię o badaniu lekarskim, bo badanie psychologiczne sobie możesz robić tam i nawet radzę robić u jakiegoś tam prywatnego psychologa. Tu następne pytanie od Mario, ale zobaczymy tutaj ABCD. Dzień dobry, mam niedowidzenie jednego oka. Oko zdrowe widzę na 100%, oko, oko leniwe widzę czwarty rząd od góry. Do tego niepełne widzenie Z Czystą wadą mogę zostać kierowcą zawodowym C E. No od pewnego czasu brak widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego nie jest tutaj przeciwwskazanie można, nie, że tak powiem, być kierowcą zawodowym pod warunkiem, że na to drugie oko widzisz coś tam, na to gorzej widzące, a z tego wynika, że widzisz czwarty rządek, prawda, czyli jak jest ten ten największy na górze, jeden, dwa, trzy, cztery, prawda, no to widzenie jest całkiem jakieś takie przyzwoite. Oczywiście Dochodzi sprawa widzenia zmierzchowego, dochodzi tam widzenie barwne i tak dalej, dochodzi kąt widzenia, no ale, przepraszam, nie kąt widzenia, tylko pole widzenia, ale tutaj jestem dobrej myśli, prawda, pod warunkiem, że lekarz zna najnowsze przepisy, co nie jest tak wcale oczywiste, ponieważ trafiają do mnie ludzie, którzy którzy no, spełniają warunki na, według mnie, na to prawo jazdy zawodowe. A z jakimś tam, jakimś tam cudem nie przechodzą tych badań, prawda? Mario, dzień dobry, pięć lat temu miałem problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Był on dosyć poważny, sam prawdopodobnie by sobie nie poradził za mową, małżonki uczest Przęszczałem na terapię indywidualną, w poradni uzależnień na moim koncie i KP. Widzę te wizyty, natomiast nie wiedziałem nigdzie diagnozy, czy jestem uzależniony lub, że było tylko picie szkodliwe. Nie byłem na żadnej terapii w ośrodku zamkniętym. Nigdy nie byłem na zwolnienie z powodu choroby alkoholowej. Czy mam szansę uzyskania pozwolenia na broń? No, to jest ciekawa sprawa na Ile policja tutaj zainteresuje się tym twoim problemem alkoholowym? Czy ona wie o tym, że coś takiego miało miejsce? Teoretycznie, jeżeli masz 5 lat abstynencji, to ja bym cię puścił, prawda? Ale to, że ja bym cię puścił, to nie oznacza, że Policja nie będzie drążyła tematu dalej i że się nie odwoła od tego pozytywnego orzeczenia, prawda. Jeżeli ona się odwoła od tego pozytywnego orzeczenia, to ona za to płaci, prawda, ale zostajesz skierowany instancję wyżej do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, jakiegoś tam lokalnego. I niestety musisz się przebadać. No możesz, Mario, jeszcze tylko z ciekawości mi napisać, jaka to broń, prawda? Czy myśliska, czy jakaś tam sportowa, czy inna. Także mówię, całkiem prawdopodobnym scenariuszem jest to, że, że policja, jeżeli ma wiedzę o tej, o tej, że tak powiem do tej przypadłości twojej w przeszłości, to, to może się odwoływać, prawda? Są oni tacy dosyć, dosyć no, skrupulatni, wysyłają tam do lekarza jakieś tam dziwne pytania, prawda? No, zakładają, że raz alkoholik, to zawsze alkoholik, prawda? Że może coś tam narozrabiać, jak ta pani tutaj z flaszeczką, która tam przejechała kogoś. No, oczywiście scenka jest poglądowa, ale mówię, bardzo często właśnie pijani kierowcy jednocześnie posiadający broń czy starający się o broń mają problemy potem z uzyskaniem tej broni, prawda? Także, także mówię, tu musisz, mi jeszcze Mario napisać, czy, czy miałeś jakieś zatargi przez tą, przez tą ten problem w swoim czasie z policją, prawda? Czy były jakieś wizyty domowe, nie wiem, niebieska karta, tam diabeł wie co, czy gdzieś się złapali tam za jazdę po pijanemu, czy, czy, czy, czy jakieś interwencje, no. Nawet jeżeli Byłeś spokojnym człowiekiem i popijałeś sobie tak na bezradnych awantur. To przepytują sąsiadów, prawda? No, nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało, prawda? Ale jestem dobrej myśli. Yy, Enduro PGR, dzień dobry, mam pytanie. Jestem osobą z Zezem, więc nie posiadam widzenia stereoskopowego. Mam 18 lat, idę na do kategorii B. Czy mogę nie przejść badań przez brak widzenia, ostrość wzroku? Bardzo dobra. No. Znaczy teoretycznie rzecz biorąc, każde badania można nie przejść. Natomiast tak jak wyjaśniłem tutaj koledze ABCDE, że yy, tak samo to okoleniwe to jest prawdopodobnie związane z zezem. czyli yy, raczej jest mało prawdopodobne, żeby ktoś Cię tam na kategorię B zwykłe prawo jazdy samochodowe uwalił. Tylko z powodu takiego, że nie posiadasz widzenia stereoskopowego przy bardzo dobrej ostrości wzroku. Jest całkiem prawdopodobne, że to, co masz, to jest tak zwany zes Naprzemienny, prawda, że raz jedno oko zezuje, raz drugie, to tam w zasadzie do tego, jak się tam nie przyjrzy ktoś, to tego nie widać. Dopiero przy badaniu widzenia stereoskopowego na przyrządach sprawa wychodzi. Mario, broń sportowa, nie byłem w żaden sposób notowany, ani zatrzymany za jazdę pod wpływem. No to ja jestem tutaj dobrej myśli. Mówię, jedyna rzecz, jaka cię może spotkać, to odwołanie, odwołanie komendanta policji, jeżeli w jakiś no, cudowny sposób, czy w jakiś, nie wiem, inny sposób, czy, czy być może sprawdzą twoje to konto pacjenta, prawda, Ponieważ spotkałem się już z przypadkami, że jakimś tam cudem jednak grzebią w kącie pacjenta. Teoretycznie są to jakieś dane poufne, RODO, SRODO i tam inne ciekawe rzeczy. A policja wie swoje i w jakiś sposób ona się tam dokopuje do tych teoretycznie poufnych danych, prawda? Także mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem, na czym tutaj polega problem. Dobra. Jeżeli ktoś tam ma jeszcze jakieś zapytanie, to, to chętnie, chętnie, chętnie odpowiem, natomiast tutaj coś takiego jeszcze miałem Wam do zaprezentowania, tylko zdążyłem zdążyłem zgubić zdążyłem zgubić link, ale może zaraz znajdę, ponieważ ktoś mnie zapytał o jeden lek, o którym tak szczerze mówiąc nie mam, nie mam większego nie mam większego... O, już znalazłem, prawda? Jeden z moich widzów zapytał mnie tutaj o taki lek i czy ktoś ma doświadczenie z tym lekiem, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o sprawę przejścia badań, w WOMPie, prawda? To jest melatonina jakieś tam CB CBD 10 mg i, i według. Owszem, tutaj są narysowane jakieś takie ładne, ładne konopie, liście konopi, ale z tego co tutaj, z tego co tutaj czytam, to nie powoduje to jakiegoś tam powiedzmy. Już momencik, na co są tam, ile CBD, czy, czy CBD ma skutki uboczne, prawda, czyli yy, CBD w odróżnieniu od THC, czyli delta 9 tetrahydrokannabinol nie jest psychoaktywny i może być z powodzeniem stosowany jako środek terapeutyczny bez skutków ubocznych, takich jak uodurzenie, czy uzależnienie. Pytanie jest teraz takie, yy, czy ten prepara, czy ten CBD wychodzi jako narkotyk, czy jako jakiś metabolit narkotyków w badaniach testem narkotykowym, prawda? I szczerze mówiąc, nie sprawdzałem za bardzo i nie mam doświadczenia z tym lekarstwem, bo mówię sama melatonina tutaj, to tam żaden wielki problem nie jest, tylko co ten CBD 10, prawda? Także mówię, jak ktoś potrafi mi odpowiedzieć trochę więcej na temat tegoż, to lekarstwa, prawda, które są można kupić, tutaj widzisz, albo 42 zł, albo 79 zł, czyli praktycznie 80. To jak coś wiesz na ten temat, to, to, to byłbym zobowiązany za jakiś komentarz, czyli albo to zrób w komentarzu do tego wideo, jak oglądasz już po, po, po transmisji, prawda. Mówię też, nie jestem jakiś wszechwiedzący w tym temacie. Tomek Krawczyk, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam pana doktorze, naprawdę daje pana otuchy w starciu z całą machiną. I to bez oceniania wszystkiego, co najlepsze. Dobra, słuchajcie, panowie. Mam nadzieję, że co mogłem, to wyjaśniłem. Być może część z was jest jeszcze na majówce tak zwanej przedłużonej, czyli dwa dni wolnego i masz majówki jeszcze po, po, po, po, po 2-4 dni. Jeżeli mówię coś, wiesz, o tym CBD, czy, czy, czy masz jakieś inne pytania, to... Napisz to tutaj w komentarzu do tego wideo, tam poniżej. Jest to już niestety, będzie to po transmisji. Na żywo, prawda. Następnym razem już się trochę przygotuję. Przygotuję z tym telefonem, ale rzeczywiście dzisiaj taka sytuacja wyjątkowa. Ja natomiast Mam jutro dwa dni pracy. Jutro i pojutrze mam jeszcze te dwa dni pracy. Jeszcze takie też urwanie trochę gwizdka, bo tam mi dzieciaka muszę zawieść do, logo, do logopedy i tam jeszcze mam jakieś parę umówionych spotkań i w sumie jeszcze jestem sam w przychodni, bo drugi lekarz nie pracuje. Także przypuszczam, że trochę roboty będzie. Także Yy, trzymaj się, cześć, do następnego razu, prawda? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. No i do zobaczenia wkrótce.